A kto mnie śledzi na Facebooku, ten wie, że odpaliłem swój podcast Moje marzenie Tak, bo od jakiegoś czasu, już od paru lat chciałem mieć swój podcast od kiedy słucham innych podcastów Coś, coś takiego mam, że jak, jak trafię na coś, co mi się bardzo podoba to od razu mam ochotę to robić Kiedyś trafiłem na nagrania ACDC to zapragnąłem grać na perkusji Mam ten podcast, publikuję trzy razy w tygodniu nowe odcinki tak samo jak, jak idzie vlog, tylko że dzień później czyli w środy, piątki i niedzielę. Jak na razie w moim podcaście są tylko i wyłącznie materiały audio z tego vloga. I to jest tak powycinane, żeby tam była sama esencja, więc to są odcinki dosyć krótkie, pomiędzy 3 a 6 minut. No, ale myślę, że to jest akurat w sam raz, jeśli chodzi o długość. tak? dla osób, które mogą być zainteresowane słuchaniem mnie. Natomiast, ponieważ no ja sam lubię długie podcasty Richarola, Timaferisa, to chciałbym w przyszłości też robić trochę dłuższe odcinki. Takie z wywiadami na przykład. E, także jeżeli mnie oglądasz, jeżeli masz jakiś pomysł, z kim mógłbym pogadać, albo jeżeli masz znasz kogoś, to twoim zdaniem byłby ciekawy do takiego dłuższego wywiadu, to daj mi znać na maila, w komentarzu, gdzie chcesz, ja to znajdę. Ja sobie będę taką listę robił i, no i z biegiem czasu będę, będę się z tymi ludźmi umawiał na rozmowy. Nie pamiętam kto to powiedział, ale ale miał, miał rację, że w dzisiejszych czasach każdy biznes powinien mieć podcast I ja się z tym zgadzam bo to jest żaden problem, żeby się zmusić i nagrać trochę dźwięku powiedzmy raz na tydzień Kancelaria prawna może nagrywać porady podatkowe, dotyczące prawa pracy, dotyczące praw autorskich Doradcy podatkowi mogą publikować cykl dotyczący optymalizacji podatkowej No każdy może opowiadać o czymś To wcale nie muszą być bardzo długie odcinki To może być 6-10 minut Tak żeby ktoś kto odwozi dziecko akurat do przedszkola Mógł sobie jak wysadzi to dziecko w drodze do pracy puścić taki odcinek i się czegoś nowego dowiedzieć Naprawdę to jest super sprawa Tak jak uważam, że wideo każdy powinien robić bo nastał czas wideo, nastał czas vlogów tak samo podcasty to jest właśnie droga, którą biznesy powinny podążać